wszystko w życiu zawodzi nadzieja daleko nie złapiesz jej tu kieruj się sercem i pomyśl jestem tu Moją dłoń, a poczujesz To, czego nie widać, a w duszy Twej jest Zostawię Ci moc oraz siłę Nadzieja przychodzi cicho Mimo drzwi zamkniętych Nadzieja przychodzi cicho Mimo drzwi zamkniętych Zamkniętych Zamkniętych Otwórz je Popatrz na świat wokół siebie Radosne spojrzenia podaruję tym Co patrząc nie widzą, że ja Jestem tym Jestem jak zawsze tuż obok To jest twój cel Wolność to droga miłości Wybierz mnie. Nadzieja przychodzi cicho Mimo drzwi zamkniętych Nadzieja przychodzi cicho Zamkniętych, nadzieja przychodzi cicho. Mimo drzwi zamkniętych, zamkniętych, otwórz je. Zmieni się świat, nadzieją barw. Zmieni się świat, nadzieją barw. Zmieni się świat Nadzieją barw